Pixar w pudełku. Cześć. Nazywam się Eben Osby. Jestem w Pixarze od czasów, gdy jako garstka ludzi robiliśmy eksperymentalne krótkometrażówki. Jedno się od tamtej pory nie zmieniło. Używamy wirtualnych kamer. Aby zrozumieć ich działanie, trzeba znać prawdziwe aparaty fotograficzne. Uwielbiam aparaty. Zbieram je, naprawiam, a czasami nawet konstruuję. Na przykład ten zaprojektowałem w programie CAD. Wydrukowałem drukarką 3D i robię zdjęcia. O tak. Aparaty mają różne kształty i kolory, jak na przykład to dwuobiektywowe maleństwo. A to jest klasyczny amerykański Argus. W Pixarze, projektując kamerę wirtualną, oddajemy to, co dzieje się w aparatach fizycznych. Zastanawialiście się, co dokładnie robi aparat, gdy fotografujemy? Wiecie, że aparat rejestruje światło na filmie, czyli błonie światłoczułej. Żeby to zrozumieć, skonstruujmy prosty aparat. Zaczniemy od pudełka. To korpus aparatu. Kartka papieru spełni funkcję błony światłoczułej. Nazwiemy ją płaszczyzną obrazu. Wiecie co? Zróbmy to w większej skali. Niech aparatem będzie nasz gabinet. Scenę mamy za oknem, a płaszczyzną obrazu jest przeciwległa ściana. Nie widzimy obrazu, bo do każdego punktu płaszczyzny trafia światło z całej sceny. A my chcemy, żeby do każdego punktu docierało światło z maleńkiego jej fragmentu. Zobaczcie, co będzie, gdy zasłonimy okno, zostawiając tylko mały otwór. Nazwiemy go aperturą. Odczekajcie parę minut, by wzrok się przyzwyczaił. Jest obraz. Udało się, bo apertura przepuszcza tylko niektóre promienie. Do tego punktu na płaszczyźnie obrazu przez aperturę dociera światło tylko z jednego kierunku. Promienie te odbijają się od tego miejsca w scenie. Apertura blokuje promienie z niewłaściwych kierunków. Ten sposób robienia zdjęć nazywamy fotografią otworkową. Gdybyśmy zastąpili ścianę wielką płachtą filmu fotograficznego, uzyskalibyśmy ogromne zdjęcie. Wiecie, że kamera to po łacinie pokój? Pierwszy typ aparatu nazywał się kamera obscura, ciemny pokój. Te aparaty naprawdę były duże jak mój gabinet. W ćwiczeniu tym aparatem otworkowym zrobicie parę wirtualnych zdjęć. Będziecie zmieniać wielkość apertury i wciskać ten przycisk, by zrobić zdjęcie. Przy okazji odpowiecie na pytania o tę sytuację. Na przykład, dlaczego obraz jest odwrócony? Albo, to ważniejsze, co się stanie, gdy zmienimy wielkość otworu? Do zobaczenia za chwilę.